No cześć ekipa zaczynamy, cześć tutaj Rafał, cześć Mateusz, Pawełciu, Michał i chcesz czy nie chcesz, kiedyś pójdziesz na emeryturę policyjną oczywiście, być może to będzie emerytura przedwczesna, mam nadzieję, że nie wylecisz przed 25 rokiem służby. I powiem wam szczerze, że trudno czasami niektórym mundurowym się odnaleźć, prawda? W policji kimś są, znaczą, wiele mają olbrzymią wiedzę, olbrzymią wiedzę specjalistyczną, natomiast rzadko kiedy ta wiedza jest przydatna w tak zwanym cywilu. Oczywiście jestem tego tutaj chlubnym wyjątkiem, ponieważ czy to lekarz policyjny, wojskowy czy jakiś inny, no leczy takich samych ludzi jak, jak każdy inny człowiek, prawda? Ale chciałbym tutaj ci opowiedzieć o historii pewnego człowieka, który odnosił spore sukcesy w karierze zawodowej, z sukcesem, że tak powiem, tropił dealerów między innymi narkotykowych, no ale potem nagle z jakiegoś tam powodu musiał z policji odejść, ponieważ yy, yy, zarzucono mu brak nadzoru służbowego, bo podobno jego podwładni tam stosowali przemoc fizyczną wobec yy, Zatrzymanych. I tą historię przez przypadek znalazłem czytając o, że tak powiem, wydarzeniach, które się odbyły w piątku. I tutaj masz coś takiego. Był to prawie napad doskonały. Scenariusz zdarzeń układał były policja. No, oczywiście, możesz sobie znaleźć te historie, w zasadzie tą, którą ci pokażę w internecie, prawda. Wystarczy, że tylko wpiszesz o, o policjant napadł na kantor, ruszył proces, prawda, komendant wojewódzki w policji, wszystko, prawda, yy, przykra sprawa, i, ale do czego zmierzam? tak jak się powiedziałem, był zastępcą naczelnika przez wiele lat, z sukcesami tropił dilerów, dilerów narkotykowych, z pracy z policji musiał odejść, jak wyszło na jawrze policji, biją zatrzymanych i zastępca naczelnika też otrzymał zarzuty dotyczące tej sprawy. Potem przypuszczam, że poszedł na przedwczesną emeryturę, zatrudnia się do firmy ochroniarskiej i niestety nie odnajduje się w środowisku cywilnym i swoją wiedzę, którą nabył w policji, zaczyna, że tak powiem, przechodzić na czarną stronę mocy, czyli przez rok układa misterny plan ataku na kantor, prawda, Nie opodal siedziby prokuratury i komend i tak dalej, i tak dalej, ale zwróć uwagę nawet na jego tryb, sposób rozumowania, prawda. Stare kamienice, podwórka nieobjęte monitoringiem. Można się niepostrzeżenie dostać, pokonać nawet kilka ulic w centrum. Angażuje brata, paru kolegów. Nawet telefony komórkowe przygotowuje, że tak powiem, na tak zwanego słupa. To jest Ostruda. On to, on to napad zrobił w, tym, w Olsztynie. Kupuje te. Boże, święty, te telefony że tak powiem prawie że rok wcześniej, 8 miesięcy wcześniej, prawda? No, coś tam się niestety popierdoliło w tym, w tym biznesie, prawda? I niestety zostali prawie że złama, złapani na gorącym uczynku, ale no, mimo wszystko zabrali rejestrator nagrań. Tutaj jeszcze żeby było śmieszniej. Zrobili sobie alibi y, kupując w jakiejś tam knajpie y, kartą, prawda, wtedy, kiedy mieli być niby w tym i ukradli, że tak powiem, 2 miliony y, 200. Niestety po trzech miesiącach jakoś y, zamiast jeszcze wytrzymać troszeczkę zaczęli wydawać pieniądze i jak to mówią, sprawa się rypła, prawda, ale do czego tutaj zmierzam, nie chodzi mi o to, żeby tam chwalić tego człowieka za to, co zrobił, bo niestety no nie zrobił tutaj nic dobrego i dobrze nawet komendant Wojewódzki policji w Olszcinie o nim powiedział, że no niestety każdy przypadek policjanta popełniającego przestępstwo jest dla nas przykry ale z, zwróć uwagę na to, ten człowiek zamiast zostać wykorzystany w swoim czasie w tym co robił najlepiej to został pod jakimś tam pozorem wywalony z policji i niestety on się już w cywilnej pracy nie odnalazł, prawda? Zaczął kombinować prawdopodobnie wiedział, że policja działa jak działa, że bardzo wiele przypadków takich jest niewykrytych. Powiem szczerze, znam gościa, który we Wrocławiu dostał, że tak został właściciel kantoru obrabowany i nikogo tam do dzisiaj nie znaleźli. I w zasadzie, gdyby nie to, że popełnili tam jakieś wpadki na tej, w tej akcji, to pewnie nie znaleźliby ich do dzisiaj, prawda? I człowiek, który w policji, policji poświęcił całe życie, miał jakieś sukcesy, nie potrafił się odnaleźć w cywilu. prawda? Tak wykombinował tą akcję i można by powiedzieć, że użył całej swojej wiedzy, a tylko z powodów jakichś tam przypadku jego po prostu złapali. Oczywiście będzie miał ciężkie życie za murami więzienia, nie muszę tam powtarzać, że, czy, czy uświadamiać ci, że byli policjanci w więzieniu mają przerąbane. Policjanci, prokuratorzy, sędziowie i tak dalej, i tak dalej, prawda. I znam wielu policjantów, którzy odeszli do cywila, i zamiast się zająć czymś sensownym, zaczęli po prostu przepijać swoje emerytury. W ostateczności zatrudniali się na jakichś tam byle jakich stanowiskach w ochronie, prawda, czy tam jakieś tam pośrednie stanowiska w jakichś tam innych zabezpieczeniach zdarzało się tak, że stał taki sobie ochroniarz w Biedronce, policyjny były, a Bandzior go jakiś spotkał jeszcze mu w wpierdzier spuścił i niewiele mógł na to poradzić. Także no, mam nadzieję, że w czasie służby nie będziesz unikał jakichś szkoleń, nie będziesz unikał jakichś nabywania innych umiejętności, które mogą ci się potem po odejściu do cywila przydać, prawda? Smutny przypadek tego człowieka, natomiast mówię, wydaje mi się, że jego wiedza powinna być jednak, yy, policja w swoim czasie nie powinna go y, za bardzo wypuszczać, tylko wykorzystać jego wiedzę, żeby dalej tam łapał tych bandytów, łapał tych dilerów narkotykowych, a nie sam się stał przestępcą. Ba, znam bardzo niewielu policjantów, którzy sobie w cywilu poradzili, y, którzy prowadzą jakieś firmy, którzy odnieśli jakiś sukces finansowy, No niestety większość tych ludzi, że tak powiem, przepija swoje mundurowe emerytury i to w zasadzie wszystko, co wam chciałem powiedzieć na ten temat y, przelecimy sobie czata i jak przelecimy czata, to na tym dzisiaj skończymy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zadzwonić, tutaj telefon, tutaj gdzieś jest ten telefon, no, tutaj 7. 89273335. Jak chcesz zadzwonić, to tylko najpierw wyślij mi smsa z imieniem, że, że masz ochotę ze mną pogadać. To możemy tam parę minut przelecieć, prawda? Także niech to będzie dla ciebie jakaś przestroga, że no niestety policjant musi być świętszy od papieża. Jak cię złapią za jakieś pospolite przestępstwa, to generalnie mówiąc, masz do końca życia przez Nie, prawda? Tutaj widzę: Why you bully me? Cześć, wpadłem, pochwalić się i podziękować. 20 kwietnia. Przymierzam mundur. Dzięki wielkie za wszystkie materiały, te płatne i te darmowe OPP. Super. Krisu, 7 maja, rozmowa kwalifikacyjna w Rzeszowie. Jakieś podpowiedzi, że się mogę przygotować? No niewiele ci już tu Krisu podpowiem, ale przypuszczam, że będziesz miał 59 punktów, jeżeli nie. 60 pixels. Ja się też pochwalę. 20 kwietnia zaczynam bez żadnych pomocy. I o to czasami też chodzi. Jest droga łatwiejsza, jest droga trudniejsza. Natomiast na pewno Pixels bardziej docenisz ten sukces, który odniosłeś samemu już momencik, tutaj coś mi uciekło. Panie Darku, ostatnio zastanawia mnie jedna sprawa. Czemu w tych komisjach lekarskich zawsze szukają dziury w całym? Na przykład wszyscy lekarze są zaliczeni, a oni na komisji na koniec ujebią kogoś. Nie wiem, nie potrafię ci miks mister ostry, czy mix ostry wyjaśnić, prawda. Jeżeli chodzi o lekarza prywatnego takiego jak ja, to raczej się zawsze staram ludziom pomóc, powiedzmy pójść na przysłowiową rękę, bo od tego zależy jakaś tam moja przyszła kariera. Od tego zależy przykładowo każdy zadowolony mój student elitarnej grupy szkoleniowej. Wiem, że może polecić to z pierwszej ręki moje szkolenie drugiemu komuś, prawda. Każdy mój pacjent zadowolony poleci mnie następnemu pacjentowi. Natomiast, jakby to powiedzieć, no ci ludzie widocznie nie są zainteresowani czymś takim, prawda lecimy dalej live 12, PL Panie Darku, czy jeśli mam widoczne żyły na rękach i na nogach taka moja przypadłość, to może to wpłynąć negatywnie na komisję lekarską. No strasz trochę live w pogaciach, bo tak żyły na rękach ma widoczny każdy, prawda? Zwróć uwagę na moje skromne ręce to, to co tu widzisz, to to są po prostu żyły, prawda, a szczególnie widać je, moment, jakoś tak próbuję je ustawić, no nieważne, no, są żyły, prawda, natomiast większym problemem mogą być żylaki kończyn dolnych, ponieważ te żylaki kończyn dolnych jak sama nazwa gwarowa taka mówi, możesz być tak zwanym krawężnikiem, czyli swoje wychodzisz, prawda, I, i nie trzeba tutaj wielkiego mędrca, żeby stwierdzić, że chodząc ta krew będzie ci w nogach zalegała i te żylaki zrobią się basiory, będą rosnąć i tyle, no. i niestety żylaki takie duże żylaki kończyn dolnych dyskwalifikują, prawda? Lecimy, kochani, dalej. Konrad, ja mam jeszcze 12 dni, rozmowa kwalifikacyjna w Krakowie, delikatny stresik i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że też będzie dobrze. Dzisiaj pełnię taką funkcję trochę Pocieszyciela. Yy, tutaj Michał do Rokiego. dzięki zanotowałem jeszcze coś, jak mi się nasunie, możesz mi dać znać. Czyli tutaj dobrze Roki mówisz, trzeba się schludnie ubrać i tyle. Yy, Michał, niby braki kadrowe, a nabory cały czas a na bzdurach upierdzielają. No niestety tam czasami, gdzie kończy się Logika, tam zaczynają się służby mundurowe. Roki. Momencik, coś tu Roki napisałeś ciekawego. Dobra. I słuchajcie, kochani, jeżeli ktoś coś chce jeszcze mnie zapytać, to niech po prostu da tutaj Jakieś pytanie na, na czata. Mówię, chciałem wam tylko zaprezentować przypadek tego człowieka. No, smut, smutny troszeczkę przypadek, prawda? Ale musisz sobie zdawać sprawę, że lepiej się naucz na błędach tego człowieka, niż na niż na swoich błędach. Sam powiem, że w swoim czasie też nie byłem jakiś święty. Powiem tak, jakoś mi się tam udawało, nie, nie popełniłem jakichś tam większych wykroczeń, przestępstw, czy czegoś tam nie wiadomo czego, ale to, że mi się tam coś udało to po prostu nie oznacza, że uda się to tobie, prawda? A policjanci mają... W pierdlu przez i tyle. Tutaj zapraszam na Discord. Tam Rafał tutaj rządzi. Kamil, tutaj dobra odpowiedź. Musisz być zdrowy, aby pełnić służbę, i zdrowie najważniejsze. Konrad, ale też dużo chętnych jest kandydatów, przynajmniej w Krakowie. No, kandydatów zawsze było tam o ciut więcej niż niż miejsc. <śmiech> Federalny. Mówią, że nie ma miejsca. Już momencik. Mister Ostry. To jest postkomuna Po co te komisje? Jak zdałeś WF i nie jednąłeś na zawał, to wystarczy. Wysłać do medycyny pracy, jak z cywilu. Po co robić tą szopkę? No niestety jest jak jest, to są służby mundurowe, tam są oddzielne przepisy zdrowotne i niestety musisz mieć troszeczkę większe, spełniać troszeczkę większe wymagania zdrowotne niż zwykły człowiek. Lato, lato, witam serdecznie Panie Darku, mam zapytanie, czy Komisja Lekarska ma wgląd do historii medycznej przebytych chorób? Czasami żądają, prawda. W niektórych komendach żądają, w niektórych nie żądają. Także lepiej być czystym. Federalny. Mówią, że nie ma miejsca w Warszawie. Jest i lądujesz na OPP Warszawa. Mija się z celem. Stanie na rogu ambasady Białorusi 12 godzin. Nie wiadomo w jakim celu, prawda. No widocznie takie są przepisy, że policjant musi stać przed ambasadą Białorusi też. Słuchajcie, kochani, tutaj jeszcze Roki coś mądrego napisał. Samo to, że się tam boją polityków i tak dalej, co drugi ma znajomości u posła czy sędziego. Słuchajcie, na tym kończę. Myślę, że te pół godziny, 25 minut wystarczy, jeżeli chcesz jeszcze sobie poczytać o przypadku tego człowieka. W pewnym sensie jestem pod wrażeniem jego przygotowań, jego tego misternego planu, prawda, aczkolwiek nie pochwalam tego, co zrobił, natomiast mówię, no, dość dobrze wykorzystał swoją wiedzę, tylko jeszcze tak patrzę patrzę, że tak powiem patrzę, patrzę, patrzę no w każdym, ra w każdym razie gdyby nie przypadek, to tych ludzi by nigdy nie złapano Tuta, tutaj jeszcze raz Możesz sobie poczytać jego historię tam w różnych jakichś tam internetowych miejscach, na różnych internetowych portalach, już momencik jeszcze tylko o Michał. Ostatnie pytanie. Choroba przewlekła pokrzywka bez podłożenia eliminuje ze służby, bo czytałem rozporządzenie, nigdzie nie znalazłem. Yy, dodam, że biorę jedne małe tabletki rand i bez objawu wchodzę. No, Michał, jak się przyznasz do tej pokrzywki, to raczej ciebie wypierdalają. Prawda? Federalny, panie Darku, zgadza się, ale młody policjant, który zaczyna służbę, ma werwę, chce robić wyniki, a młodego wysyłają do, do ambasady czy do ministerstwa i zarasta chwastami. Yy, kochani, Tutaj mówię, tu jest ten problem, że rzeczywistość pracy w policji jest zupełnie inna niż jej początki. I czasami pytają cię, dlaczego chcesz do policji, prawda? I ty mówisz nagle, że to jest ciekawa, interesująca praca. I zapewniam cię, że w niektórych komendach dostaniesz kontrę od psychologa. Co to jest za ciekawa praca pilnować kogoś 15 godzin na dołku? Co to jest za ciekawa praca stać kurwa 15 godzin na dobę przed ambasadą białoruską, czy ambasadą Nepalu, czy jakiekolwiek tam ambasady w Warszawie nie ma, prawda? Czy pilnować liści w parku? No w parku chociaż można połazić, a w takiej ambasadzie, kurwa, przed taką ambasadą to możesz tylko siedzieć i nie wiem, jeżeli masz telefon, to ewentualnie tam się pobawić tam, yy, że tak powiem yy, czymś tam w internecie, prawda? Co pan myśli o WOPD? Rozumiem, że chodzi ci tutaj o Wydział Ochrony Pracówek Dyplomatycznych. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie potrafię ci powiedzieć, bo, bo nikt z moich elitarnych, jak już dostał się do policji, nie potrafił mi zrelacjonować. Znaczy nikt tam nie trafił i nie mam żadnych relacji. prawda? Ale tu dobrze Kork City mówi, tak jakby się dostać do Straży Marszałkowskiej, prawda? Feralny, nic mi to nie mówi, policjanci to nawet mandatowników nie pobierają. I tak widocznie jest. Yy, dobra, dobra. Słuchajcie, kończymy, bo już nie będę przedłużał. Do następnego razu, jeżeli oglądasz w powtórce i masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tego przypadku, co opisałem lub na temat y, perspektyw policjanta na emeryturze. Wiem, że to jeszcze przed tobą wiele, wiele lat, ale już po sobie widzę, że czasami takie rzeczy mijają szybciej niż się wydaje. Także trzymajcie się. Cześć i do następnego razu.